Obrzęk stóp jest częstym problemem na który każdy może cierpieć. Nie jest to choroba sama w sobie ale raczej objaw leżący u podłoża problemu. Zwykle problem ten powstaje gdy płyn gromadzi się w tkankach prowadząc do obrzęku znanego jako obrzęk. Może się to zdarzyć z kilku powodów takich jak nadwaga stój lub siedzenie przez długi czas, starzenie się, ciąża, zespół napięcia przedmiesiączkowego, PMS, niedobory żywieniowe, brak aktywności fizycznej i słabe krążenie krwi. Uraz lub operacja obejmująca nogę, kostkę lub stopę może również powodować obrzęk stóp. Osoby z cukrzycą, chorobami serca, chorobami nerek i wątroby oraz ciężarnymi są bardziej podatne na ten problem. Wraz ze wzrostem obrzęku może to powodować ogólny dyskomfort, a ludziom może być trudno chodzić lub stać. Inne objawy mogą obejmować ból stany zapalne i zaczerwienienie stóp. Na szczęście istnieje wiele skutecznych wskazówek i sposobów leczenia opuchniętych stóp w domu, dzięki czemu można się wycofać i cieszyć się światem. 1. Imbir Imbir jest naturalnym środkiem moczopędnym, który pomaga leczyć obrzęk stopy. Pomaga rozcieńczyć sód co jest głównym czynnikiem powodującym obrzęk. Ponadto jego właściwości przeciwzapalne pomaga zmniejszyć obrzęk. Masuj swoje spuchnięte stopy olejem imbirowym podczas masażu kilka razy dziennie. Można również wypić od 2 do 3 filiżanek herbaty imbirowej lub rzuć surowe plasterki imbiru. 2. Woda cytrynowa. Picie wody z cytryny pomaga wypłukać nadmiar płynów i toksyn z organizmu co może zmniejszyć obrzęk stóp i innych obszarów ciała spowodowany zatrzymywaniem wody. Ponadto pomaga utrzymać nawodnienie organizmu i zapewnia korzyści przeciwzapalne. Wymieszaj dwa łyżki soku z cytryny w szklance ciepłej wody. Osładzaj z odrobiną surowego miodu. Pij tę cytrynową wodę kilka razy dziennie.